którzy Go nienawidzą i walczą z Nim. Skąd Jezus brał siłę do wypełniania tak trudnego zadania? Z relacji z Ojcem. Tym, co uzdrawia nas, umacnia nasze siły, daje odwagę i moc, jest relacja z naszym Ojcem w niebie. Chrześcijańska droga polega na wędrówce przez życie z Bogiem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 w Jego pragnienia